Poćwiczmy teraz pytania z testu z algebry dla gimnazjalistów z Kalifornii. W zeszłym roku robiłem test dla liceów. Chyba cofam się w czasie. Wkleję pierwsze pytanie. Będziemy mieli pełny obraz. Chwileczkę. Skopiowałem. Kursor na samą górę i wklejamy. Pytanie brzmi... Czy równanie... 3 razy 2x minus 4 równa się minus 18 jest równoważne równaniu 6x minus 12 równa się minus 18. Zobaczmy. Jeśli pomnożymy nawias przez 3, otrzymamy 3 razy 2x to 6x, 3 razy minus 4 to minus 12 i to się równa minus 18. Odpowiedź brzmi tak. Jeśli rozpisze się nawias, to z 2x-4 zrobi się 6x-12. Możemy więc skreślić ostatnią odpowiedź. Tak, równania są równoważne zgodnie z zasadą łączności. Nie. Przemienności. Nie. Tak, równania są równoważne zgodnie z zasadą rozdzielności. Chyba straż pożarna jedzie ulicą. Na czym stanąłem? Aha, ta odpowiedź. Równania są równoważne zgodnie z zasadą rozdzielności mnożenia względem dodawania. Rozdzieliliśmy 3 względem 2x odjąć 4. Względem dodawania, bo to można zapisać jako dodać minus 4. Dodawanie i odejmowanie to właściwie to samo. Zróbmy następne pytanie. Następne pytanie po prostu napiszę. Ma w teście numer 2. Pierwiastek kwadratowy z 16 plus pierwiastek sześcienny z 8 równa się… ile wynosi pierwiastek z 16? Wynosi on plus 4 albo minus 4, ale to jest tak zwany pierwiastek arytmetyczny, więc wynik to plus 4. Gdy przed pierwiastkiem jest znak plus, minus, wynik jest ujemny. A więc 4 plus, co trzeba podnieść do trzeciej, aby wyszło 8? 2, prawda? Więc pierwiastek. Napiszmy, skoro 2 do potęgi trzeciej równa się 8, to pierwiastek sześcienny z 8 równa się 2. To twierdzenie równoważne. Można to też zapisać jako 8 do potęgi 1 trzecia. Tak czy owak, to się równa 2, a 4 dodać 2 równa się 6. Poprawna jest odpowiedź B. Pytanie numer 3. Przewinę kawałek. Pytanie brzmi… Lepiej wkleję całość. Wklejone które z wyrażeń jest równoważne x do potęgi szóstej razy x kwadrat. x do 6 razy x do kwadratu. Oba czynniki mają tę samą podstawę, a w takich wypadkach można dodać potęgi, więc to jest równe x do potęgi 8. Takiej odpowiedzi nie ma, więc trzeba ustalić, które z tych wyrażeń jest tyle równe. Która para potęg daje w sumie 8? 4 plus 3 to 7, 5 plus 3… o… To jest równe x do ósmej. Poprawna jest odpowiedź b. Kolejne pytanie, numer 4. To też skopiuję i wkleję. Wklejone. Pytanie brzmi: Która wartość nie ma odwrotności? Odwrotność -1 to -1 przez -1, czyli -1. Odwrotność 0 to 1 przez 0, czyli wartość nieokreślona. Poprawna odpowiedź to b. Nie wiemy, jaki wynik daje dzielenie przez 0. Może powinniście to zbadać. Reszta ma odwrotność 1 przez 1 tysięczna to inaczej 1000 pierwszych razy 1, czyli 1000. A odwrotność 3 to 1 trzecia. Następne pytanie. Będzie tu trochę terminologii, ale to dobrze. Chyba skopiuję i wkleję razem z następnym. Ustawmy to tak. Podaj element odwrotny mnożenia dla liczby 1 1/2, czyli przez co należy pomnożyć jedną drugą, aby otrzymać wynik 1. To jest po prostu odwrotność jednej drugiej. Odwrotność jednej drugiej to 1 dzielone przez jedną drugą, czyli 1 razy 2 pierwsze, czyli po prostu 2. Albo inaczej, 2 razy 1 druga równa się 1. Elementem odwrotnym mnożenia dla jednej drugiej jest 2. Poprawna odpowiedź to d. Pytanie 6. Podaj rozwiązanie poniższego równania. Te znaki wartości bezwzględnej mogą przerażać, ale pomyślmy logicznie. Wartość bezwzględna 2x-3 równa się 5. Co nam to mówi? Mówi nam, że 2x-3 równa się 5, prawda? Bo jeśli wartość bezwzględna wyrażenia równa się 5, to i wyrażenie równa się 5. Ale czemu jeszcze może być równe 2x-3? minus Co jeśli wyrażenie między kreskami jest równe minus 5? Wtedy wartość bezwzględna też będzie równa 5, prawda? Więc 2x-3 minus może też równać się… …minus 5. Wyrażenie między kreskami wartości bezwzględnej może być równe 5 albo minus –5, bo wartość bezwzględna usuwa znak minus. Mamy zatem dwa równania. Po przeniesieniu trójki uzyskujemy 2x równa się 8, więc x równa się 4. A tu po przeniesieniu trójki uzyskujemy 2x równa się minus 5 dodać 3, czyli minus 2. x równa się minus 2 podzielić przez 2, czyli minus 1. Zatem x może być równe 4 albo minus 1. I taka jest odpowiedź c. x równa się minus 1 lub x równa się 4. Kolejne pytanie. Pytania z gimnazjum idą szybciej niż te z liceum. Tylko wyglądają straszniej. Skasuję to wszystko. To pytanie napiszę. Podaj zbiór rozwiązań nierówności. 5 minus wartość bezwzględna x plus 4 jest mniejsze lub równe minus 3. W pierwszej chwili można spanikować. Nie da się postąpić tak jak poprzednio. Spróbujmy więc tak to uprościć, by uzyskać wartość bezwzględna czegoś równa się ileś. Musimy pozbyć się tej piątki. Wszystko, co robimy po jednej stronie równości lub nierówności musimy też zrobić po drugiej stronie. Odejmijmy zatem 5 od obu stron tej nierówności. Jeśli odejmiemy 5 z lewej, ta piątka zniknie. Zapiszmy to. Minus 5 plus tutaj i minus 5 tutaj. A więc tu jest plus. Minus 5 dodać 5 to 0, więc zostaje minus wartość bezwzględna x plus 4 jest mniejsze lub równe ile to jest minus 3 odjąć 5? Minus 8. Kolejny krok może nie być dla Was łatwy, bo mamy tu nierówność. Gdyby to było równanie, można by po prostu pomnożyć obie strony przez minus –1, aby pozbyć się minusów. Tu o jednym trzeba pamiętać. Kiedy mnożymy lub dzielimy obie strony nierówności przez liczbę ujemną, zmienia się jej kierunek. Jeśli to ma pozostać prawdą, to mnożąc obie strony przez minus –1… czyli minus –1 razy wartość bezwzględna x plus 4… to muszę odwrócić nierówność. To będzie teraz większe lub równe minus 8. I skoro lewą stronę pomnożyłem przez minus 1, robię to samo z prawą. Minusy się kasują i zostają nam wartość bezwzględna x plus 4 jest większa lub równa minus 8 razy minus 1, czyli 8. Teraz możemy już użyć metody z poprzedniego pytania. Co nam to mówi? Mówi nam że wielkość wyrażenia x plus 4 musi być równa 8 lub większa niż 8. Narysuję oś liczbową, żebyście dobrze rozumieli, co mam na myśli. Oto oś liczbowa. Wielkość wyrażenia to jego wartość bezwzględna, czyli jego odległość od zera. Jasne? Tu jest 0. Tu jest plus 8, a tu jest minus 8. Wielkość tego wyrażenia musi być większa niż 8. To znaczy, że odległość od zera musi być większa niż 8. Wynik tego dodawania, pozbawiony minusa, musi być większy niż 8. Przepraszam, większy lub równy 8. To znaczy, że ten wynik musi być większy lub równy plus 8. Na osi liczbowej to jest taki zbiór punktów. Albo Pamiętajmy, że mówimy o wartości bezwzględnej, która ma być większa lub równa plus 8. Dlatego w zbiorze są też wartości ujemne, mniejsze lub równe minus 8. To ma sens. Weźmy wartość bezwzględną minus 9. Wartość bezwzględna minus 9 jest większa niż 8, prawda? Bo 9 jest większe niż 8. Tak samo każda liczba mniejsza niż minus 8 i większa niż 8. Co nam to mówi o tej nierówności? Mówi nam w prostszej wersji, że x plus 4 jest większe niż 8. Napiszmy to tutaj. x plus 4 jest większe lub równe 8, to nam załatwia wartości dodatnie, albo x plus 4 jest mniejsze lub równe minus 8, co załatwia nam wartości ujemne. Czas na odpowiedź. Warto rozbijać tak wartości bezwzględne, bo inaczej łatwo się pomylić. Jeśli będziecie rysować sobie oś liczbową, zauważycie, że tu właśnie ta odległość musi być większa lub równa 8. To znaczy, że wynik działania między kreskami musi leżeć albo na lewo od minus –8 albo na prawo od plus –8. Czas na odpowiedź x plus 4 jest większe lub równe 8. Odejmuję 4 od obu stron i zostaje x jest większe lub równe 4. Odjąłem 4 od obu stron. Gdy zrobię to samo tutaj, otrzymam x jest mniejsze lub równe minus 12. Odpowiedź. x jest albo większe lub równe 4, albo mniejsze lub równe minus 12. Poprawna odpowiedź to D. To tyle. Do zobaczenia.